Syrenka na rynku Starego Miasta w Warszawie Wprawdzie obrobiły ją trochę gołębie Ale cały czas wygląda ślicznie Jakoś szabla i ramię syrenki nie ma szczęścia do ptactwa Niżej dzieci bawią się w fontannie filmowana 29 czerwca 2013 roku